Pasta do zębów jest często wymieniana jako domowe leczenie skóry, które może pomóc przeciwdziałać trądzikowi. Konsensus wśród dermatologów jest taki, że pasta do zębów nie jest skutecznym sposobem leczenia skóry i może w rzeczywistości uszkodzić skórę. Pasta do zębów może być środkiem drażniącym, który powoduje zaczerwienienie i uszczenie. Niektóre składniki pasty do zębów mogą wysuszyć skórę, ale nie ma dowodów sugerujących, że jest to bardziej skuteczne niż konwencjonalne leczenie. Jeśli zdecydujesz się użyć pasty do zębów używaj jej oszczędnie. 1. Zrobić rozcieńczoną pastę do zębów. Jeśli chcesz użyć pasty do zębów do oczyszczenia większej ilości twarzy niż kilka pojedynczych plamy można skonstruować maseczkę do twarzy z pastą do zębów. Biorąc pod uwagę możliwość podrażniania skóry przez pastę do zębów generalnie nie jest to zalecane. Pamiętaj aby przetestować pastę do zębów na skórze zanim się nad tym zastanowisz. Nie ma ustalonej formuły ale można po prostu zmieszać niewielką ilość pasty do zębów w szklance wody. Prawdopodobnie nie powinieneś używać więcej niż łyżeczki do herbaty ale będziesz musiał ocenić ile jest drażniąca dla twojej skóry. 2. Delikatnie przyłóż go do twarzy. Po wymieszaniu roztworu można go delikatnie nałożyć na czystą twarz. Delikatnie wyszczotkuj płyn na skórze upewniając się, że nie powoduje urządlenia ani nie powoduje podrażnień. Używaj dużej ilości wody i nie szoruj skóry dłońmi. Jeśli twoja skóra jest bolesna lub podrażniona natychmiast ją zmyć. Nie pomyl się z suchością, zaczerwienieniem i uciskiem, aby wskazać, że roztwór skutecznie wysusza pryszcze. 3. Zmyć i nawilżyć. Delikatnie zmywaj tak jak przy każdym innym myciu twarzy i osusz twarz suchym miękkim ręcznikiem. Biorąc pod uwagę potencjał pasty do zębów do wysuszenia i podrażnienia skóry dobrym pomysłem jest nałożenie kremu nawilżającego na twarz po użyciu pasty do zębów. Upewnij się że twoje ręce są czyste zanim to zrobisz. Jeśli Twoja skóra jest zaczerwieniona, podrażniona lub podrażniona rozważ alternatywne sposoby na oczyszczenie twarzy.